Seks w tarocie. Przyjrzyjmy się dzisiaj, kochani, kartom tarota. Jaki seks czeka Cię z nim lub z nią w najbliższym czasie? Do dzisiejszej wróżby używam talii miłosnej. To jest talia seksualna. Tarot of Sexual Magic. Właśnie tej talii o dużym potencjale seksualnym używam dziś do naszego czytania. Czyli tarot magii seksualnej. Przyjrzyjmy się, co pokaże nam. I jaki seks obiecuje nam dzisiaj wybrana przez Was karta. Witam oczywiście wszystkich moich subskrybentów i widzów na moim kanale Orakel Miłości Uloeli. Loeli. Proszę zasubskrybuj mój kanał, jeśli tego jeszcze nie zrobiłaś, nie zrobiłeś i będziesz dostawała, dostawał najnowsze filmiki codzienne wróżby za darmo Aktywizuj, zaktywuj proszę przepraszam, zaktywuj proszę dzwoneczek u góry w, opcję, w opcji subskrypcji. Proszę również o feedback, komentarze, czy ta wróżba seks w staroście Wam się podoba, czy ten temat Wam odpowiada, bym robiła następne części takiego cyklu. Także, kochani, proszę również o lajki z kciuczkiem w górę. Dziękuję serdecznie. Na wróżby indywidualne zapraszam wszystkich potrzebujących poprzez e-mail. Skontaktuj się ze mną na mój e-mail. E-mail, czyli adres mój e-mailowy znajdziesz pod każdym moim filmikiem i w komentarzach. Wróżby indywidualne są oczywiście dokładniejsze, głębsze oparte właśnie tutaj na tematyce indywidualnej. Zapraszam. Dobrze, jaki seks czeka Cię z nim, z nią w najbliższym czasie? Wybierzcie, kochani, kartę numer 1, 2 i 3, czyli zdecydujcie się na któryś z tych numerów. I zaczynamy. Karta numer jeden. To wieża. Wielkie arkana. Wieża. Widzimy tutaj, kochani, bardzo zaborczego mężczyznę. I drugiego mężczyzny, który chce go wręcz zabić, tak? Być może doszło tej do zdrady. No, mężczyzna, którego charakteryzuje karta wieża, jest seksualnie atrakcyjny, męski, zaborczy. Zobaczmy, co oznacza ta karta. Tą kartę symbolizuje człowiek bardzo rozwinięty duchowo. Wieża to osobowość, która posiada niezwykle silny charakter i niestety nie bywa aniołem, raczej diabłem. Dominuje, jest dominująca zawsze i wszędzie. Także w łóżku będzie to bardzo dominujący męski mężczyzna lub kobieta, bo chodzi tutaj o energię tej karty. Początkowo pewnie Ci bardzo to zaimponuje, ale jeśli wyobrazisz sobie na długo związek z taką osobą, to będzie tak jak związek z walcem drogowym. Który cię chce zmiażdżyć. Zdominować totalnie. Również oczywiście w seksie. Ta osoba, którą charakteryzuje karta wieża w tarocie, jest nieprzewidywalna. szaleńcza. Ty będziesz musiał, musiała się do niej dopasować. Będziesz musiała być posłuszna. Ponieważ ta osoba chce się zdominować. Oczywiście w łóżku, w seksie. Także zastanów się, czy Ci coś takiego odpowiada. Jeśli tak, no jest to pewnie osobowość takiego typowego macho, który chce mieć tutaj nad wami, nad, ponad Wami siłę, dominację. Ym, wieża ta karta mówi o seksie burzliwym. Nawet może ocierać się tutaj seks o przemoc. tak? Czyli przemoc, dominacja, no, duża potencja, duży, duża energia. Zakończy się ten akt na pewno orgazmem, choć niekoniecznie obopólnym. Być może jest to też osoba egoistyczna, tak? Myśli o ym, swoich potrzebach i oczywiście ma wielką potrzebę dominacji. Także należy oczywiście uważać, by również Wasze potrzeby zostały w takim akcie zaspokojone. No, jest to osoba również skłonna do zdrad, ponieważ... Jakby potwierdzenie jego męskości jest dla niego ważne. Dominacja nad kobietami, tak? Czyli jest to osoba również burzliwa, zdolna do zdrad, szaleńcza, nieobliczalna. Także jeśli z kimś takim masz do czynienia, no to uwaga, ponieważ no, jest to osobowość skłonna do zdrad, szukająca wręcz jakichś ekscytacji tak, erotycznych gdzie będzie mogła ta osoba się właśnie tutaj sama potwierdzić, tak, w łóżku. Także, kochani, uwaga, jeśli Wam coś takiego odpowiada, to oczywiście jest ok, ale zastanówcie się dwa razy, jeśli wchodzicie w taką relację. Także to była karta pierwsza. I teraz kochani zacznijmy kartę drugą. Wszyscy ci, którzy wybrali kartę drugą, zapraszam. Jeszcze chcę zobaczyć wieża. Symbolizuje kochani... Marsa, wow, dlatego jest to oczywiście bardzo energetyczny, no, aktywny mężczyzna, czy osobowość, tak? I ym, tak, no, Mars, czyli aktywność, pała, y, dominacja, tutaj takie właśnie są charakterystyki dla tej karty wieży. Dobrze, zapraszam wszystkich, którzy wybrali numer dwa. I tutaj mamy, kochani, do czynienia z kartą Wielkich Arkan pod tytułem Księżyc. Księżyc, czyli osiemnasta karta Wielkich Arkan. Księżyc to oczywiście marzenia erotyczne, fantazje erotyczne. Tak, to jest osoba którą charakteryzuje duże fantazjowanie na właśnie na temat spraw erotycznych, tak? Ta osoba ma ogromnie również rozwiniętą intuicję. Ktoś taki, którego symbolizuje ta karta, wiele rozumie, ale jeszcze więcej przeczuwa. Niejednokrotnie nie potrafi jednak zrobić właściwego użytku ze swojej wewnętrznej wiedzy. Ma dużą intuicję, dużo marzeń seksualnych, erotycznych, dużo fantazjowania erotycznego. Niemniej jednak, czy to ta osoba potrafi wcielić w czyny, jest nieraz wątpliwe, ponieważ ta osoba ma dużo fantazji, dużo pragnień, marzeń. No, ta osoba, można powiedzieć, wręcz karmi się złudzeniami. Przed samym sobą, również udając, że wszystko jest ok. Taka osoba łaknie akceptacji. Jego samopoczucie uzależnione jest od opinii innych ludzi. Rozpaczliwie potrzebuje miłości. Ta osoba gotowa jest dla miłości mnóstwo poświęcić, ponieważ marzy o miłości, fantazjuje o miłości, tak? Również właśnie tej seksualnej. Ale od chwili, gdy się ta osoba zakocha, towarzyszy równocześnie tej osobie lęk, że, bo, że pozostanie być może porzucony, porzucona, lub nie sprosta oczekiwaniom partnerki. Także ta osoba jest pełna lęków, pełna wątpliwości, jeśli, również jeśli chodzi o sprawy właśnie tutaj seksualne. Dręczy tą osobę nieraz świadomość bycia gorszym, być może ma poczucie winy za jakieś tam grzechy, niepopełnione również. Taka osoba daje się łatwo zdominować i zmanipulować, ponieważ ciągle wątpi w swoje predyspozycje. to jest bardziej marzyciel. Który dużo fantazjuje, ale jednocześnie również ma dużo lęków. Problemy dusi ta osoba w sobie. No na przykład ukrywa również pod osłoną nocy, tak? Ta karta jest kartą nocy. Na przykład kwestie zdrady. No niestety jest ta osoba skłonna do zdrady, ponieważ dużo ma fantazji, właśnie jest kreatywna, jeśli chodzi o swoje marzenia i ma być może różne swoje grzeszki. Również ma wyrzuty sumienia, ale te sekrety o zdradach nigdy nie wyjdą na światło dzienne, ponieważ ukrywa je skrupulatnie i gryzie się z nimi w samotności. No nieraz ta osoba ma tak dużo marzeń i iluzji, że nie jest w stanie wręcz wszystkich tych swoich fantazji erotycznych jakby wcielić w rzeczywistość. Brak tej osobie nieraz właśnie takiej totalnej aktywności. Nieraz jest to osobowość skłonna do toksycznych związków, także należy oczywiście uważać by nie wejść w takie romansy erotyczne, przyjaźń plus i tak dalej z tą osobą i w, tym razem jakby w toksyczny związek, prawda? Trzeba uważać. Księżyc mówi o tym, że ta osoba coś może przed Wami ukrywać. No, o Tobie może ta osoba bardzo intensywnie fantazjować, ale być może nawet ukrywa, że ma kogoś na boku. Ta osoba nieraz nie wie sama, czego chce. Jest niezdecydowana. Szuka być może też na boku właśnie partnera, by zrealizować swoje marzenia erotyczne, seksualne. Jeśli nie może na przykład zrealizować tego wszystkiego z Tobą. Więc należy... Obserwować, uważać i być właśnie ostrożnym, jeśli wchodzi się z taką osobą, którą charakteryzuje karta księżyca, w związki. Szczególnie jeśli poszukujesz związku stabilnego. Ponieważ tutaj macie do czynienia z osobowością, która dużo fantazjuje, marzy, sobie wyobraża, ale czy to wszystko będzie wcielone realnie właśnie... W Rzeczywistość jest to wątpliwe. Oczywiście jest to osoba w łóżku bardzo kreatywna. Niemniej jednak pełna kompleksów i niewiary w siebie, wątpliwości czy sprosta Waszym oczekiwaniom. To była grupa druga. Jeszcze chcę dodać, że y, dla grupy drugiej y, karta właśnie Wielkich Arkanów y, pod, tytułem, y, pod tytułem Księżyc to być może osobowość spod znaku Ryby. Ryby, jeśli macie takiego partnera, no to właśnie tutaj bardzo rezonuje to z Wami. Oczywiście ryby są bardzo kochliwe, kreatywne w miłości, ale lubią flirty. I znaczenie ogólne tej karty to duże zamieszanie emocjonalne. Zapraszam grupę numer 3. I tutaj mamy Sąd, kartę Sądu. Jeśli chodzi tutaj o Sąd, to jest to osoba bardzo racjonalnie myśląca. Racjonalne myślenie tej osoby jest dla tej osoby ważniejsze niż jakieś ekscytacje erotyczne. Jest to karta ósma wielkich arkan, Tarota. Mówi właśnie o sądzie, czyli o sprawiedliwości. I osoba, która jest tutaj jakby symboliką tej karty, Kieruje się głównie rozumem, a nie uczuciami, nie zachciankami erotycznymi. Jest to osoba rozsądna, tolerancyjna, wewnętrznie poukładana, w miłości, w związku, stała i uczciwa. Często zajmuje się karierą, kariera to jej priorytet, niż miłosnymi flirtami, związkami, czy jakimiś skokami w bok. Jest to osoba raczej wierna zdystansowana i nieco zamknięta, czyli jakiś introwertyk. Taka osoba podejmuje małżeństwo dla pomnożenia, dla pomnożenia swoich dóbr lub dla swojego życiowego awansu, a nie dla seksu. W relacji z taką osobą, którą charakteryzuje karta sprawiedliwość, należy dbać o harmonijny rozkład sił. Możesz z nią stworzyć pomyślny związek lub małżeństwo, kiedy przede wszystkim masz z tą osobą takie połączenie intelektualne, przyjaźń, wzajemną lojalność. Ta osoba stawia to ponad wszystko, ponad jakieś erotyczne uniesienia. Także tutaj jest osoba bardzo pragmatyczna, racjonalnie myśląca, która jest stałym, wiernym partnerem, natomiast jakieś tam, powiedzmy, krótkie uniesienia seksualne nie są dla tej osoby aż tak ważne. Owszem, osoba spod znaku sądu zadba o Twoją przyjemność w łóżku, ale lubi mieć wszystko pod kontrolą. Możesz się spodziewać z tą osobą również uniesień seksualnych i orgazmu, czyli dojścia do punktu, ale ta osoba zawsze po prostu myśli również w łóżku, w sprawach erotycznych bardzo pragmatycznie, konkretnie. Niemniej jednak jest to bardzo partner, kochanek, wierny, stały, stabilny. Taka osobowość, właśnie tutaj, wynika z tej karty. Jeszcze zobaczę tutaj znak Zodiaku, który jest charakterystyczny dla tej karty. Hmm. Jeśli chodzi o sąd, to mamy tutaj przede wszystkim przede wszystkim takie zalety tej karty jak konsekwencja, rozsądek, równouprawnienie, zachowuje się fair w stosunku do partnerki. Także bardzo lojalny, poważny powiedzmy partner, tak, który na pewno nie zdradzi partnerki, jeśli nie widzi w tym jakieś, jakiegoś racjonalnego sensu powiedzmy. Jest to często oczywiście znak horoskopu spod znaku wagi, czyli żywioł powietrza, No waga, sprawiedliwość. Czyli jeśli macie do czynienia z takim partnerem, z taką partnerką, to oczywiście ta wróżba rezonuje z Wami w stu Czyli symbolizuje ta karta wagi. Dziękuję serdecznie. Mam nadzieję, że się Państwu dzisiejszy rozkład podobał. I zapraszam, napiszcie czy ten temat Wam odpowiada, czy chcecie więcej części seksu w tarocie, dziękuję serdecznie kochani Państwo, zapraszam proszę o lajki, nowe subskrypcje do usłyszenia już wkrótce